A tak wygląda Muzeum Miniatur w Kowarach, sfilmowane z jakiejś perspektywy Stoję na miniaturze Śnieżki I stąd mam widok na całe muzeum Zamek Hojnik wieża w Siedlęcinie Kilku turystów Sama Śnieżka Zamek Czocha Tam dalej książ Bożków No i czas chyba do jakiejś miejscowej Кавиаренки